Lustro dla wszystkich zakochanych. Witam serdecznie wszystkich kochanych subskrybentów, słuchaczy, nowych widzów. Zasubskrybujcie koniecznie mój kanał z dzwoneczkiem u góry, żebyście nie pominęli żadnej mojej premierki z wróżbami kolektywnymi dla Was. Zapraszam oczywiście do komentowania, do lajkowania z kciuczkiem w górę i do wróżb indywidualnych, na wróżby indywidualne, piszcie mi kochani e-maile mój adres e-mailowy znajdziecie w filmiku pod filmikiem i w komentarzach oczywiście mam różne opcje takich wróżb robię je na podstawie waszych dat urodzenia i zdjęć także zapraszam serdecznie na wróżby indywidualne, ja wam podam przez e-mail warunki takich wróżb kochani także teraz przejdziemy do lustra Lustro. Lewa strona, osoba wasza ukochana. Prawa strona, wy, czyli osoba pytająca. Po środku karty tarota, co was łączy w myślach, uczuciach i zamiarach. Wszystko już przygotowałam, żeby nie przedłużać, i zaczynamy. Zaczynamy od. Waszej osoby ukochanej co ta osoba myśli ta osoba jest niezdecydowana nie wie jaką decyzję ma podjąć chce rozmowy chce spotkania ale być może tutaj nie wie co ma zrobić jest, na, jest w rozterce jest Na rozróżniu. nie umie podjąć decyzji miota się lub również jest taka interpretacja tej karty, że niestety spotyka się ta osoba tutaj z dwoma, tak, z dwoma różnymi, przypuśćmy, kandydatami, kandydatkami i tutaj sobie jakby zagrywa, tak, zagrywa. No raz się spotka z jednym, raz się spotka z drugim, tak jak to pasuje, tak jak to tutaj gra. Także pewnie zagrywa troszkę tutaj coś, być może jakaś taka dwoistość, nieszczerość sytuacji, ale być może również zastanawia się, nie wie co zrobić. Chce podjąć ryzyka rozmowy i spotkania z Wami. W głowie ma na pewno spotkanie i rozmowę z Wami, ale nie wie, jakie ryzyko podjąć, co, co zrobić. Wasza Wasza głowa, Wasze myśli. Tutaj jest to bardzo ważne dla Was, istotne, ale również obciążające, tak, te wszystkie sprawy. Chcecie, by się wszystko potoczyło dobrze, by się chmury, czyli problemy rozjaśniły, rozwiały i by nastał znowu pozytywny, dobry czas. Słońce, by się wszystko wyleczyło, wzmocniło, rozrosło, poprawiło, no, wyleczyły te jakieś ciężkie sytuacje między Wami, które teraz są. By sprawy Wasze potoczyły się dobrze, tego pragniecie, o tym myślicie. Co Was łączy na poziomie myśli? Rycerz Kielichów, czyli chcecie zawalczyć o tę romantyczność, o ten romans, o tą nie wiem, jakąś uczuciowość. Chcecie miłości, harmonii. Chcecie takiej przynależności, radości. Chcecie rozumieć się, chcecie wyjaśnić sprawy, chcecie pogodzić się. Chcecie być szczęśliwi i zakochani. Tutaj jest, że chcecie, znaczy myślicie o tym wspólnie, razem, ale osobno, o miłości, o szczęściu, o romantycznej pięknej atmosferze między Wami, która mogłaby być, ale jej niestety nie ma z różnych względów, więc chcecie o to zawalczyć, chcecie o harmonię, o zgodę, o znowu taką harmonijną fazę między Wami. Zawalczyć. Chcecie romansu, chcecie miłosnych chwil. Uczucia. Wasza osoba ukochana myśli tutaj, że jest dużo spraw jeszcze niewyjaśnionych, jakichś sekretnych i jest tutaj w izolacji w izolacji, w rozmyślaniu, w jakiejś oziębłości, blokadzie. Uczucia, emocje w blokadzie, separacja, również izolacja, tak? Tutaj osoba odwraca się, jakby myśli, analizuje. Jest dużo niewiadomych, niewyjaśnionych spraw między wami, sekretów. Być może ta osoba ma jakieś emocjonalne sekrety. W tej chwili jest tutaj duża blokada. Dla uczuć. Przemyśliwanie spraw. Was, u was w sercu, w uczuciach też blokady. Zobaczcie, karta się powtarza. I to na poziomie serca. U niego blokady, u was blokady, separacja, brak kontaktu, brak randki, brak spotkań, brak dialogu, brak tutaj wymiany emocjonalnej. Jeśli chodzi o związek, związek jest w blokadzie. Nie wiecie, jak rozwiąże się związek na razie. Związek emocjonalno-uczuciowy umarł. Umarł, jest zablokowany, nie ma rozwoju, jest pasywność, jest y, rozmyślanie, co będzie. Jest pragnienie jednak, by narodziło się coś na nowo, ale by się coś zmieniło, by się coś przetransponowało. Co Was łączy tutaj y, w uczuciach? Król Mieczy, czyli to, że razem myślicie na poziomie intelektualnym, na poziomie głowy, jesteście oboje w głowie i uczucia, emocje odstawiliście na bok, jesteście oziębli, w stosunku do siebie emocjonalnie dystansujecie się i myślicie, planujecie coś po prostu bardzo na zimno. brak tutaj uczuciowości jest jakaś oziębłość niestety to Was łączy oboje tacy jesteście w tej chwili że yy, właśnie pełni dystansu, pełni rozmyśleń na poziomie głowy planujecie, myślicie, że to ma sens analizujecie jesteście oboje niezależni, silni oboje macie bardzo silne tutaj osobowości bardzo silne ego chcecie być może sobie Oboje coś udowodnić? Jakieś racje? I tutaj... Yy, chcecie podjąć jakąś decyzję, ale na razie jeszcze myślicie. Być może doradzacie się również kogoś. Co w zamiarach i w planach? U was, osoby ukochanej, waszej osoby ukochanej są lęki. Lęki, ale również tęsknota, rozmyślanie wieczorową porą i w nocy. Tęsknota za tym, by stworzyć jakieś tutaj, y, jakąś relację, jakieś partnerstwo, jakiś oficjalny związek, y, ale są też lęki. Lęki, lęki. Y, niewyjaśnione nie sprawy, być może dużo sekretnych spraw niewiadomych, lęki przed być może zaangażowaniem się w jakąś relację. Blokady, lęki, takie tutaj bardzo jest wyczuwalne, prawda? Tutaj chodzi o związek oficjalny, relacje z tą kobietą bardzo atrakcyjną, seksualną, czyli ta osoba wasza ukochana ma na pewno plany i zamiary w stosunku tej kobiety, bardzo atrakcyjnej, kobiecej, powabnej, ale ma również lęki przed yy, jakąś relacją z tą kobietą. Bardzo widzi tę kobietę seksualnie, być może szukała ta osoba tylko jakichś powierzchownych seksualnych kontaktów, natomiast ma lęki tutaj przed relacją i się boi, i właśnie myśli wieczorami nocą, być może są jeszcze jakieś sekrety, tu niewyjaśnione sprawy, mm, szkody, straty. U Was u was jest y, niedowierzanie, jakiś fałsz. Y, nie, nie wierzycie, nie ufacie tej osobie ukochanej. Chcecie kontaktów, owszem, ale jest, myślicie jakoś negatywnie. Jest tutaj dużo spraw niewyjaśnionych. Jeśli chodzi o spotkanie, być może nie doszło spotkanie do skutku. Jest tutaj... Y, Spotkanie jakieś problematyczne, niejasne. Niejasne są właśnie yy, zamiary, jeśli chodzi właśnie o konkretne spotkanie. Nie ma jakichś konkretnych planów. Być może ktoś odwołał z Was spotkanie, nie ma kontaktów. Kontakty są, wszystko jest niejasne. i Nie, nie ufacie, nie wierzycie, myślicie, że ta osoba Was oszukuje, kłamie, że być może zdradza, że jest egoistyczna, że nie umie tutaj... Że chce Was tylko wykorzystać, że chce tylko czerpać jakieś korzyści dla siebie. To, co Was łączy, to jest. Yy, komunikacja. Chcecie oboje komunikacji, chcecie spotkania, chcecie przyjaźń do siebie, chcecie seksu, chcecie zwycięstwa, chcecie dobrych. ups, przepraszam, chcecie dobrych informacji. Chcecie, żeby się to wszystko tutaj dobrze rozwinęło, chcecie sukcesu, chcecie szybkich, szybkiego rozwoju spraw, tak? Szybkiego rozwoju spraw, chcecie być może takiego niespodziewanego, dobrego, pozytywnego rozwoju spraw. Także być może też jakieś niespodzianki. Impulsu, od jeden powinien dać z Was jakiś impuls do działania, do akcji, do tego by się coś ruszyło, by nie było takiej pasywności, jak teraz jest u Was. Także czekacie oboje na dobre decyzje. Na dobre wiadomości, na dobre informacje, na napisanie, na akcje, by coś ruszyło, ponieważ dużo lęków, blokad, izolacji, izolacja z dwóch stron, brak kontaktu, brak spotkań, niejasność sytuacji, śmierć, czyli no, totalna blokada, totalne jakby zakończenie w ogóle tej uczuciowej, dużo niewyjaśnionych spraw, ale również tęsknota, rozmyślania, co dalej. I tej chęci impulsu, nie wiem, spotkania, seksu, wymiany informacji, dobrych y, jakichś informacji, byście pisali ze sobą, by się problemy rozwiązały, by nastała znowu pozytywna wibracja, energia, byście znowu pozytywnie ze sobą w ogóle rozmawiali, byście wrócili do siebie z tej pasywności, z tej tutaj zablokowanej sytuacji Waszych spotkań i kontaktów. Te karty, które powtarzają się tutaj w lustrze, to właśnie ta karta izolacji, blokad muru emocjonalnego, którym się otoczyliście. Również karta spotkania powtarza się, czyli chcecie oboje się spotkać, u niego w głowie jest spotkanie, chce się spotkać u Ciebie w zamiarach jest spotkanie które karty się powtarzają jeszcze to karta pierściąga oboje, pragniecie związku on w planach i zamiarach ale również ma on związane lęki z tym z zaangażowaniem się ze związkiem może nie chce się wiązać, bo ma lęki jeszcze ale tęskni też za związkiem i wy wy chcecie też związku, ale wiecie, że teraz na tą chwilę ten związek umarł także to są te karty najsilniejsze które się powtarzają no, życzę Wam, by tu się te blokady, te lęki rozwiązały, by to wszystko puściło i by ta komunikacja, to spotkanie doszło do skutku. Dobre informacje. I właśnie to spotkanie. Dziękuję serdecznie. I do usłyszenia. Już wkrótce. Niech się dzieje.